Czaregowy łupek melduje się na rozkaz. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O, o! o! o! o co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję, niech umie! Hmm, to chyba zależy co? Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego jej jak na herbie. Ty lepiej namalujesz w końcu jesteś żołnierzem Radowida. Tak, ja spróbuję! Ludź niech nie ucieka i patrzy. Niedobry ptak brzydki. Nie, wyszło całkiem nieźle. Ludź grzeczny. Ale ptak brzydki. Ja widzę. Troll może głupi, ale nie ślepy. Dobry ludź. Nie taki jak inne. Dziękuję. Jak to na wojence ładnie, kiedy komuś jak odpadnie, przyjeżdżam mo na przysięgę, król radowi tzw.